Restauracja Casablanca, Lądek Zdrój, ulica Cienista idziemy coś zjeść idziemy coś zjeść ostatni raz tu byłem dwa lata temu na pewno już więcej chcę. Restauracja Casablanca jeszcze raz. Mamy tutaj całe menu Pozostaje tylko wybrać coś sensownego do jedzenia i czymś popić Nie byłem tu kilka lat Podpowiadają, że dwa Zaraz zobaczymy co sobie zjemy Uczciwie muszę przyznać, że serwują tutaj najbardziej świeżego i najlepszego pstrąga w lądku. Kotle szefowej podobno też najlepszy. Aczkolwiek mówię, wydawałoby się, że najlepszy pstrąg powinien być na stawach czy przy stawach, a jest tutaj no nieważne, ładnie jemy Casablanca ulica Cienista Lądek Zdrój przynajmniej w 2015 roku najświeższy pstrąg w okolicy posiłek ładnie zniknął została tylko Główka pstronga i szkielet i skórka od cytryny trzeba dopić holbę z habu z chabu też nie ma. A jedną jedną można I rachunek nie pan od razu Jeszcze jedno pigowo? Ja też holbę. No to dla ciebie jedno, ja już nie jest. Wszystko dobre się kiedyś kończy i przychodzi czas zapłaty za najlepszego pstrąga w lądku-zdroju przynajmniej w czasie tego długiego weekendu od 3 bodajże, czy od 4 do 6 czerwca 2015 roku Snajpka Casablanca ulica cienista blondek Zdrój i uczciwie trzeba powiedzieć, że cena tego jedzonka całkiem umiarkowana coś tam widzę, 65 parę złotych tanio, dobrze krótko smaczniej na temat